Dobra wiadomość dla Ciebie, jak jesteś osobą chorą na padaczkę, czy na cukrzycę, insulinozależną lub jesteś kierowcą zawodowym, ale w jakiś sposób y, utraciłeś widzenie obuoczne. Otóż pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia y, z 16 maja 2018, pozycja 970, zmieniające gruntownie rozporządzenie poprzednie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. I domyślasz się pewnie, że dlatego jest ono bardzo ważne, że znacznie złagodzono niektóre normy zdrowotne. I tak jak wspomniałem, po pierwsze możesz zostać kierowcą zawodowym, y, będąc osobą jednooczną, oczywiście są tam jakieś y, pewne warunki dotyczące pola widzenia. No i to widzenie stereoskopowe badane przez lata przez okulistów, czy przez psychologów na tzw. Tak y, stereoskopach, tak zwane patyczki No i tego już y, mieć nie musisz. Czyli powiedzmy, jak y, byłeś całe życie kierowcą zawodowym i nagle straciłeś w wypadku jedno oko, czy coś tam się z tym okiem stało, pogorszył się jego wzrok to już po 6 miesięcy od tego zdarzenia oraz oczywiście przedstawienia opinii lekarza okulisty, która potwierdza adaptację tego oka, czy w zasadzie nie tyle tego oka, co potwierdzająco Twoją adaptację do widzenia masz szansę na powrót do zawodu. No, jak jesteś osobą chorą na padaczkę i przyjmujesz leki, miałeś na przykład kategorię B, prawa jazdy, to w tej chwili wystarczy już tylko rok okresu beznapadowego, zamiast poprzednich dwóch lat. No, ten rok chyba powinien wystarczyć, żeby nie zdawać powtórnego egzaminu na prawo jazdy. Tak do końca na dzień dzisiejszy tego nie jestem pewien, ale rok to rok, prawda, a jak powyżej roku to już trzeba prawko zdawać. I niestety wiele osób chorych na padaczkę, no, nie dość, że pokarany przez los i sobie zachorował, miał napad, to jeszcze po dwóch latach musiał zdawać na prawo jazdy. Co w przypadku takich osób, no, zarabiających trochę mniej niż osobniki zdrowe, takie jak ja, prawda, mogło być znacznym obciążeniem finansowym. I również, jeżeli masz taką trochę nieuregulowaną cukrzycę, chodzi tutaj głównie o przypadki nawracającej ciężkiej hipoglikemii, w pożeczuwania. oczywiście yy, orzekają brak istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, ale ponowne badanie lekarskie takiej osoby być może jej siebie przeprowadza się już po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu, czyli było niedocukrzenie, mija 3 miesiące, masz prawo udać się do lekarza. Oczywiście y, warunek jest taki, że nie miałeś czy nie miałaś kolejnego incydentu niedocukrzenia, a ten kwartał masz na to, żeby dojść do siebie, wyrównać tą cukrzycę, czy tam poziomy insuliny, której bierzesz y, pod kontrolą twojego lekarza. No i y, jeszcze raz powtórzę, ogólna moja refleksja jest taka, y, przepisy stają się bardziej ludzkie. Wprawdzie propaguję to już od lat. No, nie sądzę, żeby mnie ktokolwiek słuchał, czy tam oglądał moje filmy, ale no, ustawodawcy zaczynają rozumieć, że posiadanie przez ciebie prawka nie jest jakąś fanaberią życiową, ale po prostu jest taką zwykłą koniecznością, powiedzmy jeszcze raz życiową, umożliwiającą w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. No, yy, tak ja jak powiedziałem, jeżeli byłeś chory na padaczkę to musiałeś zdawać powtórny egzamin po takim napadzie szczególnie zgłoszonym przez jakiegoś lekarza to niestety sporo kosztowało No i inna sytuacja, byłeś kierowcą zawodowym Tracisz to biedne oko, jedno to czy tamto i nagle y, zostajesz wykluczony ze społeczeństwa, prawda, jeździłeś 30 lat i co, nagle masz Robić. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Poruszyłem tylko najważniejszym, moim zdaniem aspekty zmiany z tego rozporządzenia. Możesz sobie tam poczytać więcej. Jest to takim trochę napisane językiem medycznym, takim dosyć formalnym. Jest dużo odnośników do poprzedniego rozporządzenia, czyli raczej trzeba czytać oba rozporządzenia razem, prawda, i porównywać, co się zmieniło, co nie. Jeżeli masz jakieś zapytanie, jakiś komentarz, zrób to w opisie do tego wideo. Oczywiście, może zasubskrybować mój kanał lub obejrzeć kolejny filmik z cyklu Badania Kierowców.